Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj powiem Ci parę zdań o wprowadzeniu tabletki do antykoncepcji po stosunku Ella One, 30 mg, jedna tabletka. No naprawdę wiesz, mi cieszę się jak dziecko, jest to jakiś pierwszy śmiały ruch gdzieś od ponad 20 paru lat naszego rządu Ministerstwa Zdrowia, natomiast no, ta radość minęła mi, jak zobaczyłem przez przypadek ile ta tabletka kosztuje. Przedtem sprawa była dosyć prosta, było dostępne z kapelle, musiałeś niestety znaleźć lekarza. No, opowieści o tym, jak to ludzie byli odsyłani z ostrych dyżurów. Odsyłanie od lekarzy ginekologów Narodowego Funduszu Zdrowia to, to po prostu y, tragedia. Natomiast nagle co się dzieje? Rząd wprowadza Ella One, to Ella One kosztuje 120 zł, prawda? Kosztuje 120 zł. Tu akurat nie znalazłem jakąś y, cenę w aptece internetowej. 119.80 czyli praktycznie 120 godzin działania i 120 zł musisz zapłacić, yy, tutaj jakaś inna apteka, czyli zaczynamy, zaczynamy od pierwszej apteki Ella One. 120 zł 119,80 Tutaj jakaś inna apteka 126 zł 69 groszy 6 na 9 prawda No zobaczymy jeszcze tutaj tutaj jakaś cena historyczna z 9 maja stycznia 2011 czyli Popatrz jak to było ceny jakieś zaporowe 289,95. Przypuszczam, że w to była jeszcze wliczona jakaś cena badania lekarskiego. Natomiast nasze skapelle, najpowszechniej do tej pory stosowane 39 ,99 zł 99 groszy. I w czym tutaj tkwi problem? A mianowicie, że no grupą docelową korzystającą z tegoż to leku są z reguły studenci, osoby młode, nie za bardzo, że tak powiem, majętne finansowo. I do tej pory miał, że tak powiem, taki student, jeżeli sobie niechcący od lekarza dostał receptę, był to wydatek około 40 zł. No, jeżeli. Niestety musiał lekarzowi zapłacić. To trzeba było tą stówkę doliczyć, czyli z 39 zł robiło się 140 zł. Natomiast w tej chwili wszedł jeden lek. Wprawdzie, że tak powiem, nie musisz mieć recepty lekarskiej, ale płacisz jak za zboże. No różnica jest 80 zł. I dlaczego mówię, że płacisz jak za zboże? Ponieważ sam pamiętam jeszcze czasy, kiedy lek Postinor był produkcji węgierskiej. Jakieś firmy, chyba państwowe, Gideon Richter, i kosztował w przeliczeniu złotówkę za tabletkę. Czyli te 39 zł, to uważam, już za deko przepłacone. Natomiast te 119 zł, to po prostu jest opłata. Jak za zboże. Inna grupa ludzi, która, że tak powiem, potrzebuje tego leku, powiedzmy rodziny wielodzietne zawiodła antykoncepcja, zawiodła prezerwatywa. No i też, zamiast kupić mleka dzieciom, tym dwojgu, co było, to trzeba 120 zł. wywalić. Przypuszczam, że w aptece ten lek może kosztować nieco więcej. Jeżeli chcesz poszukać tego leku gdzieś trochę taniej, proszę zobaczyć, tutaj masz 120. Wpisujesz w internecie allowance na waptece i być może coś tam taniej ugrasz. No i jeżeli rząd by chciał być taki dobrotliwy dla obywateli, to co powinien zrobić? Ano, powinien nie stworzyć monopol firmy jednej, Ella One, prawda, producenta Ella One, tylko powinien jeszcze dodać najbardziej popularny i tani preparat Escapelle i też powinien on być bez recepty. Natomiast mówię te 289 to już cena historyczna to wywalam, natomiast w tej chwili 119 80 i pozycja monopolistyczna na, na rynku tejże firmy tutaj, która się pojawiła, na którą zaznaczyłem yy, kursorem. Także yy, no teoretycznie wszystko jest fajnie, poza tym, że wszystko skupiło się na konsumencie tego leku, czyli kobiecie, która ma jakąś w danym momencie trudną sytuację i przypuszczam, że trudną fi sytuację finansową też. Czyli tak rząd załatwił sobie sprawę, stał się nowoczesny przed wyborami, producent leku y chcąc czy nie chcąc, że tak powiem parę złotych zarobi, bo 119 zł to jest naprawdę dużo i mówię to o cenie takiej, którą znalazłem y najtańszą. Apteki też zarobią, lekarze, przynajmniej ci z nfz będą mieli mniej roboty, przestaną pajacować na różnych ostrych dyżurach i nagle uzasadniać czemu to, czy owo nie mogą wypisać, kiedy, no ale to powiedzmy nie czepiamy się w kwestii sumienia, skoro, skoro jakiś ustawodawca wymyślił to tak musi być. Natomiast nie spodziewałbym się jakiejś zmiany sytuacji, ponieważ mówię, te 120 parę zł, albo i więcej, jest troszeczkę ceną zaporową. No natomiast stracą troszeczkę dochód lekarze prywatni, lekarze prywatni, którzy do tej pory takie tabletki wypisywali. Także mówię, wszystko jest fajnie, ale jeżeli by ten nasz, nasz kochany minister zdrowia chciał być taki super, hiper i naprawdę pójść otwarcie do ludzi, powinien jeszcze pomyśleć o dopisaniu do produktów bez recepty preparatu eskapelle za 40 zł, a nie zaczynać od preparatu za 120 zł w górę. Także na tym kończę i jeżeli masz jakiś komentarz do tego, do tego wideo, to koniecznie zrób to poprzez komentarze poniżej. Zobaczę, czy kogoś mam na czacie. No, no, no niestety gadam sobie w tej chwili sam do siebie, chociaż jeżeli jesteś, jeżeli jesteś, to się odezwij, jeżeli masz jakieś zapytanie do mnie, nie tylko związane z tabletką po stosunku, to chętnie w tym momencie ci na to odpowiem. Czat jest tutaj, gdzie on jest? On dziś jest tutaj po mojej lewej, po twojej prawej stronie. Także gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi o to, o co chodzi, prawda? Czyli o pieniążki. Ale naprawdę cała, że tak powiem, pozytywna informacja, jakiś krok w dobrym kierunku został. Uczciwie powiem, spieprzony przez to, że jest to, został wybrany lek. Lek lek, że tak powiem, yy, jednej firmy lek dosyć drogi, lek dosyć drogi. Studenci, osoby mniej zamożne, no w zasadzie niewiele tu się różni całkowity koszt tego wszystkiego od tego, co kiedyś trzeba było zapłacić za lekarza i za tabletkę. Natomiast jest na pewno jeden wielki pozytyw i to uczciwie muszę przyznać. Jeżeli już masz te 120-150 zł, bierzesz kasę, idziesz do pierwszej lepszej apteki i ten preparat Kupujesz bez łaski, czyli bez łaski lekarzy takich jak ja, bez łaski lekarzy tam jakichś ostrych dyżurów, bez łaski lekarzy NFZ-u, bez, bez niczyjej łaski, czyli po prostu poznajesz siłę swoich pieniędzy. Jeszcze raz ostatni rzut oka na czata, jeżeli, no nikt się mi niestety nie ujawnił. Także na tym kończę, koniecznie skomentuj to wideo, jeżeli Cię interesują bardziej takie tematy, aczkolwiek mówię po wprowadzeniu tego, tego preparatu bez recepty, myślę, że w jakiś sposób problem osób, które tych leków potrzebują został rozwiązany. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, zapraszam Cię na mój kanał. Też lekarz medycyny pracy tutaj, możesz się zasubskrybować i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.